No już bęk na kopier. No nie, jak ja tu nie przejdę. Siema, hej. <zysy> <zysy> Jeszcze tu chcesz? Dobra. Dobra. <zysy> Powrót na stare śmieci, no dokładnie. Kubier chyba jeszcze nie widział w ogóle tych, tej roz, rozbudowy. Dobra siema. Dobra, siema. Siema, siema. Oho, co? Kiero... dobra, idziemy się bić widzowie. Dzięki. Ax of Perun! Na pieraka dostał Serio? dobra widzowie, to nie koniec dzisiejszego streama chyba.